Dlaczego twój jonizator powinien być sukcesywnie czyszczony? To jest odpowiedź. Tutaj po środku widać, woda była zupełnie czysta w momencie, kiedy był załączony proces oczyszczenia. Tutaj widać, jakie nawet twardoce latają. To jest jonizator, który działał kilka lat bez czyszczenia. I taki jest efekt. Komora jonizacyjna przestaje prawidłowo działać. Słaby efekt jonizacji, słabe podnoszenie pH, ponieważ jest mniejszy kontakt płyt elektrolitycznych z wodą i to osadzenie przez cały czas gromadzi się, gromadzi, czasami potrafi całkowicie zatkać jonizator, który przestaje działać. Tak jak widać tutaj w wodzie. Tu widać co po tylu latach z jonizatora wylatuje przy przepłukiwaniu jego komory, można zobaczyć ją. Jonizator powinien być sukcesywnie oczyszczany, przepłukiwany, bo nawet filtracja ultrafiltracja, czy powiedzmy, nie zabezpiecza przez kilka lat tego, że w jonizatorze, w komorze szczególnie się nie zbierają różne zanieczyszczenia i odkładają różnego rodzaju, e, wytrącają się różnego rodzaju minerały i inne składniki. Woda była nalana czysta w pojemnika, tak jak widać. O. Tutaj widać takie smugi, to jest wszystko z komory i z całego układu. Widać również jak dużo jest kamienia. O. To jest wszystko są wytrącenia się i węblanów wapnia i innych składników. Taka jest różnica wody po przeczyszczeniu konsekwentnym jonizatora, jonizatora wody. W tym przypadku jest to model, starszy model marki Chanson VS-70. I proszę zobaczyć dla porównania jak wygląda teraz krystalicznie, czysto woda bez już osadu. Jonizator był przepukiwany kilkukrotnie, cztery razy. Zanim osiągnęliśmy taki efekt jak tutaj widać, że woda jest po prostu już czysta i pozostał w zasadzie już niewielki, delikatny osad, który widać na spodzie, ale to już nie jest taka intensywność jak przed czyszczeniem.